Z ostatnich badań wynika, że najczęściej zadawanym pytaniem przez dzieci, przez naszą młodzież, jest pytanie dlaczego. Jak się okazuje, to dziecko potrafi w ciągu dnia zadać to pytanie 300 razy. Jest to na pewno duże obciążenie dla, dla nas, rodziców, kiedy musimy odpowiadać na pytania, a często na te pytania, nie znamy odpowiedzi. Stąd powstała inicjatywa właśnie dziecięcej Politechniki, aby przynajmniej na część tych pytań znaleźć odpowiedź w murach Politechniki Opolskiej. Mamy Obecnie czternastą edycję, czyli 14 rok, prowadzimy naszą dziecięcą Politechnikę Opolską. Dzisiaj nasi kiedyś studenci dziecięcej Politechniki już są naszymi studentami. Bardzo dużo pytań mieliśmy w trakcie wykładu. Staraliśmy się na nie odpowiadać, chociaż niektóre były, były pytaniami trudnymi. Na przykład, czy to prawda, że spadające gwiazdy przynoszą szczęście. Jak usłyszałam, że jest o kosmosie, to sobie pomyślałam? Fajnie, bo to jest, wydaje mi się, że to będzie dosyć interesujące, że, że da się fotografować y, telefonem niebo i, i myślałam, że takie teleskopy jak tam są, są przede wszystkim droższe.